Witam wszystkich serdecznie, zbliżają się wakacje, czyli więcej wolnego czasu, który można spędzić z dobrą książką, więc myślę, że warto zainteresować się tym, co mamy do zaoferowania. Mianowicie, dzisiaj kilka słów o e-bookach i audiobookach, dostępnych zupełnie za darmo na platformach funkcjonujących w naszej Bibliotece. Żeby uzyskać dostęp do tysięcy publikacji, wystarczy po pierwsze być czytelnikiem zarejestrowanym w naszej Bibliotece, a po drugie odebrać bezpłatny kod dostępu wydawany w naszej wypożyczalni i mediatece lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po więcej informacji zapraszam oczywiście na stronę internetową Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do zakładek Legimi oraz e-book Libra, a zaraz pokrótce przedstawię jak logować się i korzystać z tych serwisów. Zacznijmy od serwisu Legimi. Po otrzymaniu kodu dostępu wchodzimy na stronę www.legimi.pl ukośnik świętokrzyskie, i wpisujemy go w pole Twój kod promocyjny. Przypominam, że kody do Legimi ważne są przez 30 dni od dnia aktywacji i można je odebrać od 14 dnia każdego miesiąca. Następnie rejestrujemy się do serwisu i ściągamy bezpłatną aplikację Legimi dostępną na iOS, Android oraz Windows i już możemy korzystać z dostępnych publikacji. Jak widzicie, mamy do wyboru kilkanaście kategorii. Jest to głównie beletrystyka, w tym wyszczególnione nowości z każdego gatunku. Wyniki wyszukiwania możemy zawęzić tylko do książek z dostępnym e-bookiem lub audiobookiem. Aby otworzyć audiobooka w aplikacji, w pierwszej kolejności należy otworzyć książkę w wersji tekstowej, po kliknięciu na środek ekranu w lewym górnym rogu kliknąć symbol głośniczka, czyli opcję przełączenia na audiobook. W popularniejszych audiobookach lektorami mogą być znani aktorzy, ale może się również zdarzyć, że książki czytane są przez automat, czyli wirtualny syntezator mowy. Książki możemy przechowywać na swojej wirtualnej półce i wracać do nich w każdej chwili. Warto wspomnieć, że aplikacja Legimi dostępna jest jednocześnie na dwóch urządzeniach do wyboru smartfon, czytnik, tablet oraz komputer. Teraz przejdźmy do platformy e Libra. Żeby zacząć korzystać z serwisu należy założyć bezpłatne konto, a następny krok to wprowadzenie kodu PIN wydawanego przez naszą instytucję. To istotne kod do e Libra jest ważny przez cały rok. Po wpisaniu kodu można już korzystać ze zbiorów i wybrać interesującą nas publikację. Jak widzicie, po lewej stronie znajdują się różne kategorie. Przede wszystkim jest to literatura naukowa oraz popularnonaukowa. Jako nowość mogę polecić obszerną serię w gabinecie lekarza specjalisty, a jeżeli wolicie coś lżejszego, to polecam publikacje na temat sportu lub diety. Książki można odkładać na swoją półkę i zapełniać swoją wirtualną biblioteczkę. Co ważne, w przeciwieństwie do serwisu Legimi, gdzie znajdziemy również audiobooki, w e-book Libra mamy do wyboru książki wyłącznie w formie e-booka. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że skorzystacie z naszej bogatej oferty. No i życzę przyjemnego czytania i słuchania.